Ogólnie to się ma, ja jestem pewuś wasz ulubiony youtuberzyna i nie mam filmu. Znaczy, w sensie mam film, ale on jest nudny, co nie? On jest do dupy. To jest River i właśnie teraz zobaczycie sobie z niego krótki montażek, żeby zobaczyć jak to wyglądało. A mianowicie nie działa, okej? O! gra, to będzie świetnie. Nie, ja nie, z tym. to nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Ale, ale, ale, ale. nie, Tak. Ale, ale, ale, ten zanim nie, ten film, bo to myślicie, że to będzie kolejny film pokroju... A, a nie mam pomysłu na film, bo mi program skraszowało, to ja wam powiem, otóż nie tym razem. Mój poprzedni film z rapów, z rapów, mam <grym>, macie, tam po prostu napisałem tekst w 5 minut, nawinąłem do tego w minutę i jeszcze zrobiłem w dwie. Eee, to on ma 20 kurwa lajków, jak ty się stało, bez to jest gówno totalne, no. Ale, ale, jako, że... Yy, jako, że ja chcę tysiąc subskrypcji na YouTube, to jest mój gol obecny, bo od tysiąca można zarabiać i tyle mi jest do szczęścia potrzebne, to dwa dni... dwa dni? Dwa dni czy trzy? Dzisiaj jest siedemnasty. No to czaj. Mm. Kurwa. Mm. Kurwa. Mm. Kurwa, teraz Discord mi pinguje, no! To... Tak, e, w czwartek, gdzie jest sobota, czyli że dwa dni temu o godzinie 1.39 skończyłem pisać tekst, a zacząłem o godzinie, kurwa, pierwszej, więc napisałem tekst do, do rapu o godzinie pierwszej. Dnia kolejnego zrobiłem beat. Kur... Nie, Liptonek. Stój. Dnia kolejnego o godzinie 12 zrobiłem beat, który wyżył bardzo fajnie, mi się bardzo podoba. A potem tego samego dnia, czyli wczoraj o godzinie 23.30 do niego nawinąłem i dozmiksowałem. Jest. To brzmi jak totalne gówno. Ale, ale. Ja nic nie mam, więc zapraszam do oglądania. Znaczy, kurwa słuchania. Dobra. Elo, jest za mi żegnam. To co teraz zobaczycie, to będzie cringe totalny. Będzie cringe pierdolony. Mam, nie wierzę, czemu ja to wstawiam. Ale, dobra, dajcie mi 1000 subskrypcji, dajcie mi jeszcze więcej lajków od tamtego, to wstawię kolejnego rapsa. Pozdraw 600 i tamten najnowszy już nie będzie miksowany o godzinie kurwa pierwszej w nocy. Pozdrawiam, Elo. Okej, okay, więc... E... E... Chciałem wam tylko powiedzieć, że to będzie... Ale to będzie chyba cringe. Ja w ogóle nie wierzę w to, nie wierzę, że to nagrywam. Nie wierzę mi trochę. Jadę Syby do Warszawy, biorę sobie to 300 Kupię sobie fejsy Garda, no i bepis bo jest pyszna Potem idę se do Macha i kupuję czyst futera nam go Syby szybko, aby nie wyjść na frajera Myśląc co by zrobić dalej, dzwonię po swoją ekipę No i pyta ich tak szybko, czy by chcieli co przyjechać Chodził na kurde, sam dziwię se nie chcę z domu wyjść Tobie też stasz na bilet, no a Janu woli jeść czas mocony tak tym facem kieruję się do Tiger'a Kupię sobie trochę syfu i opróżnię hajt do zera, już Typowy to kieruję się na dworze Chciałbym by tu było zimno Ale kurwa jest na dworze Jak nie wiecie o co chodzi No to piszę ten tekst za to A że za to słońce świeci to jest kurwa na potato To już taka a I kieruję w stronę domu Teraz Opiszę szczegóły tylko pisnie mów nikomu. Pół kilometra dalej w mojej wiecowości kochanej Spotkałem dziecko z lemoniadą, No to mówię mu no Ale Ten odpowiada nie dla ciebie. Muzan w ja Mały śmiec zaczyna dać i chyba trochę też płakać Szkoda mi się go zrobiło, myślę wiem trochę mu dam Sprzedałem w mordę, nie zasłużył na no wypan Jestem prawie chałupie, powoli szykuję dupę z kieszeni, klucze wyciągam Wszystkowi zaraz też jeździam Chodzę tam cicho do domu, czy nie otwieram nikomu Zamykam siebie w pokoju, włączam kąpa pokryjomu Fejter wtedy wyciągam Zoludowuję do, do konta kupuję kółę do Dla moich ziomków to norma Wybieram rolę tu porta, a desce jasiek no do Dobra, klikuję Johnny dla komba, podarka zesta bo można i tutaj rapi przestane. Po sam nie wiem o czym jest, pozdrawiam ciepłą rodzinę. Dobra, bajka Johnny też, elo.